Halo dziękuję Adżen. Ci dalej ale ja znaczy w tej chwili mnie nie, nie, nie ma Proszę zostawić u sąsiadki. czterdzieści 44 tam chyba na, na najprościej. Bardzo Panu dziękuję.